I czy Gdy no gdzie masz, no gdzie masz siad, siad ładnie siad o ślicznie masz No gdzie masz? Gdzie masz tą konewkę? Bierz konewkę, bierz konewkę.